Zapewne domyślacie się, dla kogo pracujemy. Wspólnie z Agencją Ancymony zapraszamy Was na relację z planu zdjęciowego dla marki EnerBio. Tym spotem chcemy pokazać, że EnerBio jest dla każdego i wcale Bio nie trzeba się bać. Cały zamysł polega na tym, że chcemy być bardzo blisko produktu, więc wymyśliliśmy serię bardzo ciekawych i interesujących rozwiązań. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie takich środków wyrazu, które będą fajnie dynamizować nam całą narrację. By stworzyć dynamiczne zdjęcia, korzystamy z kilku środków technicznych. Wykorzystujemy obiektywy Optex, korzystamy z drona sportowego i głowicy trzyosiowej. Robimy również dużo ujęć makro z dynamicznymi rozjazdami i zmianami planu. Akurat w tej reklamie latamy dronem, który ma śmigła obudowane. Jest pełni bezpieczny dla otoczenia i dla aktorów. A akurat mieliśmy takie ujęcie, gdzie właśnie wylatujemy z kuchni, mijamy aktorkę i wylatujemy tu na taras do kolejnych dwóch aktorów. Z racji tego, że to są produkty BIOS, oprócz warstwy wizualnej, energii i dynamiki staramy się je pokazać w naturalny sposób. Głównym bohaterem każdego z filmów jest konkretny produkt. Natomiast konsumenci, którzy po niego sięgają, mm odgrywają również bardzo ważną rolę. Każdy produkt ma przypisaną personę, która pokazuje zalety tego produktu. Myślę, że to będzie doskonale widać w filmach, dlatego ja zapraszam wszystkich do śledzenia naszej kampanii.